dobry państwu. Jest sobota. I właśnie wybieramy się razem z Tezis na koncert do Włocławka. Do klubu, który się kiedyś nazywał Czarny Spichrz. To jest bardzo fajny klub. Podobno ostatnio tam doszło do jakiejś zmiany właściciela, no ale ogólnie rzecz biorąc klub się nie zmienił i podobno jest dalej fajny. Sprawdzimy to dziś. Czyli w niedzielę, gramy na swojej ziemi, czyli w Warszawie, w takim klubie, który się nazywa Biurokracja. Chociaż jak już to będziecie oglądali, też będzie po tym koncercie sala prób. Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. i oczywiście jesteśmy pierwsi. Jak żeby inaczej? Tak. Właśnie tak. I do za oporu. O, pięknie, dziękuję bardzo. To teraz jasiora, paczka i harmonizer. Mariusza Mariusza. Mariusza. Mariusza. Z Mariuszem się wydaje. Z Mariuszem się Mariusza. Mariusza Mariusza Na szopie. Na Co tam robisz, Paweł? No tak sobie. Podprężę się. Jeszcze wciąż grasz w te gry? Oczywiście. Na, Ale... na, na którym jesteś miejscu w klasyfikacji ogólnoświatowej? No, tam. <grym> no <grym> tenki jest No tenki jestem, te gry niestety. Chłopaki, cały patent z blogowaniem polega na tym, że wszystko trzeba robić z włączoną kamerą, nie? Wszystko? No, prawie to, gdzie ten Lidl, tam na dole czy na górze? Tu, tu, tu, to jest. Zobaczmy. co sobie. Mamo, dojechaliśmy, już jesteśmy we Włocławku. Jak będziesz to oglądała, to już będziemy w domu. Od Kiedy jesteś uzależniony od swojego smartfona? Ja? Odkąd mam, miałem pierwszego smartfona? A dzisiaj biorę kolejkę WKD i jadę do Warszawy na koncert Tezis w klubie Birokracja. A pogoda dzisiaj jest przepiękna. Do grania w... się odkręciła, więc ta przystawka mi wionin nie tłumiła w ogóle, jak grałem. A jak starałem się ją przykręcić, to mi się tak... Nie no, ja mi, tak, mi się wydaje, że. Pamiętam, że miałem po worka i sobie. Nie pamiętam, czy było 2U, czy było właśnie 4U, nie? No, no tak. No, tak, no, tak. Słuchajcie, dzięki wielkie. Graliśmy w Warszawie. Jakoś się na naszej płyty debietanckiej niż dwa lata temu. I to był zajebisty koncert i póki co zapowiada się, że tam też taki będzie, więc... Jesteśmy w tej chwili w największej polskiej, ogólnoświatowej stacji telewizyjnej. Kilka słów do wspaniałego gitarzysty. Jak się Wam grało w Warszawie? Świetnie nam się grało. Kochamy Warszawę. Warszawa kocha Was. Warszawa Was uwielbia.